Dzień dobry Państwu. Zanim opowiem, jak zaskarżyć uchwałę właścicieli lokali. Na początek przedstawię Państwu odpowiedź na pytanie, co to jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej, czyli co to jest uchwała właścicieli lokali, bo taka definicja wynika z ustawy. Otóż jest to decyzja podejmowana przez właścicieli lokali dotycząca zarządzania nieruchomością wspólną, nieruchomością wspólną, czyli najczęściej budynkiem, czy kilkoma budynkami wraz z gruntem, które składają się na jedną nieruchomość obejmującą jedną księgę wieczystą. Aby można było mówić o uchwale, to trzeba powiedzieć, że taka uchwała musi wiązać wszystkich właścicieli lokali i wywierać trwałe skutki prawne. Otóż przykładowo nie będzie uchwałą właścicieli lokali wybór przewodniczącego zebrania, bo taka decyzja wiąże tylko osoby na zebraniu, ona nie wiąże innych nieobecnych, jest to tylko kwestia wyłącznie formalna, tak samo jakieś wszelkie niezobowiązujące deklaracje zapadające na zebraniu właścicieli co do których nie ma formalnego głosowania czy tylko głosowanie o charakterze formalnym mające znaczenie tylko dla danego zebrania także nie będą uchwałą przykładowo Niezobowiązująca deklaracja, iż właściciele lokali będą zapobiegać kradzieżom i zwracać uwagę na podejrzenie wyglądające osoby. Natomiast będzie już um, uchwałą decyzja o tym, żeby zainstalować monitoring na nieruchomości wspólnej i pokryć um, te wydatki na ten monitoring z, um, z funduszu remontowego. Tak samo będzie uchwałą wybór członka zarządu lub jego odwołanie. Uchwałą będzie, tak jak już wspomniałem, każda decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu, czyli taka, którą. Zarząd wspólnoty nie może podjąć samodzielnie, musi mieć zgodę o większości właścicieli lokali, ale nawet Także jeżeli właściciele lokali wkroczą w kompetencje zarządu i zobowiążą go do czegoś, to też to jest, można mówić o uchwale, ponieważ ustawa nie zakazuje właścicielom lokali podejmować decyzji, które są w kompetencji zarządu. Przykładowo, jeżeli właściciele lokali zobowiążą zarząd do na przykład do windykacji roszczeń przed sądem. Ustanowią jakiegoś pełnomocnika albo zobowiążą do tego zarząd, wskazując jakiś termin nieodwołalny, nieprzesuwalny. Też można mówić o uchwale, bo to ma związek z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Aby uchwała była podjęta musi być głosowanie i musi taki projekt uchwały zostać przegłosowany przez większość właścicieli, ponieważ uchwała wynika z aktu głosowania i większość właścicieli lokali jest liczona poprzez sumowanie ich udziału w nieruchomości wspólnej. Udziały w nieruchomości wspólnej można sprawdzić w księdze wieczystej. To jest dział pierwszy SP. Są też jest też jeden szczególny tryb głosowania. To jest głosowanie, jeden właściciel, jeden głos. Jeżeli są warunki w ustawie spełnione, to wtedy Tutaj każdy głos jest równy. Zachęcam do zapoznania się z osobnym artykułem na moim blogu. Jeżeli te warunki nie są spełnione, to, to każdy głos trzeba liczyć, sprawdzić jaką ma siłę i przypisać do niego udział w nieruchomości wspólnej. I dopiero jeżeli projekt uchwały został przegłosowany przez większość właścicieli lokali. Można wtedy mówić o, o uchwale, natomiast czy ona jest prawidłowa, czy ona jest zgodna z ustawą, czy ona nie narusza jakiegoś interesu właściciela lokalu, czy nie narusza prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, to y, każdy właściciel ma prawo sprawdzić i może to tego sprawdzenia dokonać zaskarżając tą uchwałę, czyli kierując do sądu pozew o jej uchylenie. Jeżeli tej uchwały nie ma, i właściciel uważa, że ona nie została podjęta, brakuje wystarczającej liczby głosów czy jakieś pełnomocnictwo było nieprawidłowe, to powinien wtedy w pozwie nie wnosić o jej uchylenie, tylko ustalenie jej nieistnienia albo przynajmniej napisać, że wnosi o jej uchylenie, ewentualnie na wypadek, gdyby sąd nie uwzględnił tego żądania, wnosi o ustalenie jej nieistnienia, bo de facto wtedy twierdzi, że tej uchwały nie ma i ten wyrok wtedy będzie się różnił. Natomiast skutek de facto będzie taki sam, bo i w jednym i w drugim przypadku sąd wyeliminuje czy uchwałę, czy dokument, na podstawie którego zarząd wspólnoty twierdzi, że taka uchwała została podjęta z obrotu prawnego. Dziękuję Państwu i zachęcam do lektury mojego bloga, jest tam bardzo dużo artykułów dotyczących zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej.